Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale, w dzisiejszym odcinku przekonacie się na jakie nowe odmiany przy o Ziemi postawiłyśmy i teraz już na wstępie zaznaczam, że w tym roku kierowałyśmy się zestawieniem coboru, także zobaczycie jakie nowe odmiany zawitały na naszym gospodarstwie. Zapraszam Was do oglądania. Pszenicy Nego się zdecydowałyśmy. Jest pszenica o nazwie Opoka. Pochodzi ona z kodowi rośni strzelce i jest wyłącznie reprodukcji i dystrybucji na terenie całej Polski przez markę Semina. Pszenica pochodzi z grupy jakościowej A w trybie chlebowym, dzięki czemu posiada bardzo dużą ilość białka i glutenu. Pszenica jest liderką zestawienia Coporu w roku 2020 i 2021. W grupie jakościowej A planowanie powyżej wzorca w każdej grupie agrotechnicznej, duża odporność na okresowe susze, niedobory wody, duża tolerancja na słabe i mozaikowe stanowiska, bardzo dobre wyniki na glebach czwartej A, 4 B. Odmiana wymaga jednego zabiegu regulacji, aby wzmocnić i pogrubić ściany źdźbła, ponieważ produkuje grube i mocno wypełnione kłosy. W zeszłym roku masa tysiąca ziaren wynosiła od 56 do 62 gram. Teraz robimy próbę kręcona 8 i obrotu na art. pszenicy, na jaką się zdecydowałyśmy, jest pszenica o nazwie Ambicja. Pochodzi również z polskiej hodowli roślin Strzelce. Jest w dystrybucji z firmy Agri, z nasion Dalgety. Ma ponadprzyciętne parametry jakościowe. Świetnie się sprawdza na terenie całego kraju. W naszych warunkach klimatycznych, wysoka i stabilna liczba opadania, bardzo wysoka gęstość ziarna, wysoka masa tysiąca ziaren, bardzo wysokie parametry wypiekowe, wysoka odporność na choroby, septeriozę liści i plew, rdzę brunatną mączniaka prawdziwego oraz odporność na wyleganie i osypywanie ziarna. Jak widzicie obie odmiany mają bardzo dobre parametry jakościowe, świetnie również sprawdzają się w siebie opóźnionym, także zobaczymy jak sprawdzą się w naszym gospodarstwie. you <laughs>